zanim opuszczę krapkowice proszę sobie popatrzeć na miejscową syrenkę trochę niepodobna do tych, które znam ale zawsze syrenka no i oczywiście fontanna plus kawałek ryneczku Rabkowicach wraz z miastami partnerskimi.